W tym wideo opowiem Ci nieco o mikrofonie Blue Yeti Pro i jego zakup został wymuszony na mnie poprzez pojawienie się opcji hangoutów na żywo, oczywiście na YouTubie. W zasadzie posiadałem mikrofony Rode Podcaster, które spełniały swoją rolę dla jednej osoby, no ale przekaz przy udziale kilku gości, szczególnie przy użyciu programu Wirecast, wymagał niestety mniej kierunkowych urządzeń, a bardziej ściągających dźwięk z całego pomieszczenia. Początkowo myślałem o zwykłym Blue Yeti, ale w końcu po namowie wybrałem Blue Yeti Pro, którym teraz nagrywam ten filmik i muszę Ci uczciwie powiedzieć, że miałem pecha. Pierwszy Yeti Pro był jakiś felerny, padł po kilku miesiącach, a ile mi krwi przy okazji napsuł. Suma summarum wyszło mi to na dobre, bo w końcu zainteresowałem się więcej ustawieniami dźwięku w moim komputerze. Po szybkiej, gwarancyjnej wymianie w DJ szopie na Bielanach Wrocławskich zacząłem powoli doceniać walory tego sprzętu, a jego zdecydowanie nadszarpnięta reputacja odbudowała się w moim oczach. Jeżeli Ty nie jesteś jakimś profesjonalistą, a uczciwie muszę przyznać, że ja też w sumie nim nie jestem, to być może ta opcja sprzętowa jest nieco przepłacona, a nawet w sumie niepotrzebna. Jeżeli natomiast będziesz się rozwijał, to warto, abyś się rozważył. Generalnie wcześniej byłem sceptycznie nastawiony do mikrofonów typu USB ale od zakupu pierwszego Rode Podcastera mikrofony analogowe w zasadzie ograniczyłem do kamer wideo I czym się różni tenże Pro od zwykłego Blue Yeti? Z parametrów takich technicznych próbkowanie masz 192 kHz szybkość transmisji 24 bity No i powinno to w teorii dawać lepszy dźwięk jak nastawisz na te najwyższe parametry są również wyjścia na kable XLR stereo, które są w zestawie fabrycznym No ja tych kabli nie używam, więc Ci niewiele o tej opcji powiem Pewnym minusem jest konieczność wgrania jakiejś instalki ze strony producenta i to, że oprogramowanie ciągle przeinstalowywałem, jak miałem pierwszy wadliwy mikrofon teraz nie sprawia mi ono żadnych problemów Natomiast do transmisji na żywo polecam zakup akcesorium, które się nazywa The Radius 2 i dzięki temu radiusowi, możesz mikrofon powiesić tuż przed ustami mówiącego, jak ja mam to w tej chwili, no a jak potrzebujesz, to możesz go schować poza kadrem kamery. Sama stopka mikrofonu to taki biurowy statyw, ale niestety, umieszczona na biurku przenosi różne dźwięki, szczególnie jak niechcący dotkniesz ręką, czy kopniesz nogą i słychać to jako takie głośne stuknięcia nachodzące na dźwięk. Aby umocować tego Radiusa do biurka, użyłem już y, kupionego wcześniej ramienia Rode y, niestety dokupiłem jakąś dodatkową złączkę za parę złotych Ten Radius 2 to jest uchwyt elastyczny w takim vintage'owym stylu i naprawdę odseparowuje dość skutecznie mikrofon od wibracji oraz jakichś przypadkowych wstrząsów No, jak nie jesteś na budżecie, jak masz parę groszy dokup profesjonalny Pop Filter Blue Tenże popfilter może współpracować z każdym mikrofonem, natomiast solidna budowa tego produktu ma według producenta zapewnić trwałość przez wiele, wiele lat. Także będzie się starzał ze swoim pofiltrem Blue. Co do obsługi samego mikrofonu, nazwy pokręteł dosyć logicznie tutaj tłumaczą do czego służą. No musisz się nimi trochę pobawić, szczególnie ustawić tak zwany gain. Z tyłu masz różne opcje kierunkowości dźwięku. Kardioidalna, ósemkowa, dookólna i stereo. Do Dookólnej używam jak mam gości w studio. Kardioidalne jak jestem sam czy nagrywam podcasty. No czyli robię również to w tej chwili. Z przodu natomiast masz przycisk mute oraz volume. No volume do ustawiania głośności. mute chyba nie muszę tłumaczyć. I Blue Yeti Pro sprawdziłem na takich programach jak Camtasia, Audacity, no w tej chwili nagrywam programem Traction i to tylko robię dlatego, że dostałem go jako bonus przy zakupie jakiegoś internetowego kursu. I reasumując to wszystko, opcja zdecydowanie nie jest najtańsza, zwykłego i kupisz za mniejsze pieniądze, cały czas widzę jakieś promocje na stronie DJ Shopa z Bielan Wrocławskich, jest to jakieś pół ceny, no ale Szczerze mówiąc, ja już raczej bym w tym kierunku nie poszedł. Jaka jest jakość tego dźwięku, najlepiej ocenić sam, No, chociaż na YouTube zdecydowanie masz jakąś kompresję. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce, jak kupię jakiś nowy mikrofon czy sprzęt do przetestowania.